Witam się, z tej strony Trechor, w tym specjalnym odcinku z... No nie powiem specjalnej gry, bo to jest jeden z trybów adventure w Modzie. Ale jest w filmie specjalnie zrobiony na święta, dlatego że ten tryb został zrobiony na święto. Ten tryb nazywa się Hobo Life. Ciekawe. Jest po prostu chyba esencją Garrysmoda. Po prostu to jest... Esencja humoru Garysmoda. Oczywiście tryb jest cały w... Po angielsku. Będą te napisy i wszystko, co tutaj będzie powiedziane, to ja po prostu później dodam jako napisy na YouTubie i będziecie po prostu mogli sobie włączyć je i przeczytać, co tutaj jest powiedziane. Jeżeli chodzi o fabułę, to, to za chwilę się wyjaśni. Nie powiem, ten dialog był chyba o wiele lepszy niż typowe dialogi w grach. była polega na tym, że chyba to się nazywa to miasto Cracktown. i właśnie zabrano wszystkim e, ich krak. I naszym zadaniem jest odzyskać od tych, którzy ukradli. I jako że to są święta, to zapewne rozdać. Okej, okay. masz coś do powiedzenia? Charleston, this tea does indeed taste like the urine of a human being. I believe you boiled it too little. <laughs> Brazyjski hamo. No znaczy to się hamo. Możemy zacząć rozmowę? Tak, i tutaj mamy właśnie yy, zadanie, Weźmy je, yy, tak, to weźmiemy I, i tego nie bierzemy dlatego że nas po prostu by zabił. <coughs> O, and I want you to kill them. Okej, okay, czyli mamy załatwić tam gości. Go behind this... A, to jest to. I mamy ich zabić, ale trochę wiem o tym, że będzie problem, jeżeli nie mamy jeszcze pistoletu, dlatego przydałoby się na przykład jakieś pieniądze zdobyć. Hmm. Proszę się na hey man, się żyć. Okej, masz jakieś so, zadanie? tak, tak, potrzebuję coś, potrzebuję. przyjaciela. jest w miejscu, nie Jest w Co masz zrobić, Nie! nie! You need some stuff to do it. Get your shit on over prospect to buy some guns or find a crowbar or something. I don't know every bastard here has one. Okej. Okay. tutaj też nie wydaje się, że możemy przejść. Więc tak, mamy kolejne zadanie. Tutaj ktoś umarł. Czy to nie był to w terminalu Powiedział, że w terminalu mieszka. Może trzeba stąd skozawić. Okej, okay, dobra, pójdźmy do Brickmana. Greg, here's the deal. As you heard, all the crack is just gone. There are rumors growing that there, there's this dude named Lucas and he's stealing all the fucking crack. But, I don't know about you. That makes no sense. And to know, you know for real, there's this little gang that usually hides some information called the Bulldogs. They're hiding by internal. So I to <laughs> so, I Okej, okay, czyli mamy tam odwiedzić, ale najpierw sprawdźmy tutaj. I mamy do tego gościa właśnie. Hey, hey, I Man, on Teraz pytanie. To czy chcemy to zrobić? Wtedy stracimy tam sklep z ogólnie? Czy zabijam go? W ogóle zapomniałem co równika go Okej okay. O tak Dobra, mamy 100 dolarów, więc teraz będziemy mogli wreszcie kupić pistolet. Przynajmniej okej, okay. tak. Ok, i jak już mamy pistolet, to pokażę o co mi chodziło z tym, że możemy załatwić tamtych gości. Bo tutaj, oczywiście, mamy tego miłego pana. Który nie chce reagować, chociaż... Pamiętam, że reagował. I, i oni są dosłownie tam ze ścian więc... Moją taktyką... E, jak wcześniej to zrobiłem, to po prostu... rzuciłem im tam... Beczki. I za chwilę zobaczycie, o co chodzi. Zresztą tak dla pewności kilka... E, tutaj jeszcze jedna była... Okej, okay. i jeszcze. Jeszcze jedną wezmę taką już na do odpalenia. Tutaj są, więc weźmiemy. I dobra, idziemy. Oh no! Widziałem, że się podpalają. Straciłem wszystko. Dobra, widzimy się za chwilę, bo muszę od nowa to zrobić. Jestem już z powrotem, więc tym razem szybciej to porobię. O, jest. Ale to chyba nie wszyscy. okej okay. wezmę amunicję i tak się to robi <grywa> o matko ja wtedy jak, ja tak właśnie przypomniałem sobie że no chyba, chyba te paczki się podpalają ale byłem zbyt wolny okej, okay, więc ile mi dasz za to, przydałoby się stówka przydzięli okej, okay. więc myślę, że na razie jesteśmy gotowi Mam tutaj trochę sprzętu Więc Możemy już tutaj pójść Stealth is an option OK, więc teraz po cichu to zrobimy Tylko nie wiem co, co mamy, jakie zadanie mamy OK Oj, mało życia mi zostało. Okej, okay, chyba wszystkich zabiliśmy. Ja w ogóle myślałem, że to się nic nie stanie, a tutaj się stało coś. Obo live to delayed for shitty Christmas bonus. <grytum> Okej, okay, macie coś tutaj? Zastanawiam o co by chodziło. O, chyba chodziło o to, że... Tutaj moglibyśmy przejść, tak dookoła i tutaj wejść. To zapewne polegało na tym, że mamy od tak coś. Okej, okay, dobra. Już inaczej wyszło. coś tutaj Czy to jest jedno z możliwych przejść? A czyli tak trzeba by było przejść Okej okay, i tak wszystkich zabiliśmy więc Nie ma problemu Nie wiem czy to jest regeneracja z jakiegoś addona Którego ja miałem czy to jest po prostu Jakoś tak wyszło Ale mam, mam regenerację Okej okay, no to już wyszliśmy. Więc wyglądałem z Brick Guy'em. mogę przejść. Okej, okay. to jest naprawdę mapa tej... Nie, to nie może być mapa tej... tej mapy, bo nie kojarzę tutaj tych terenów. Okej. Okay. Basically, they stole the crack, killed all the crackers. and their leader, Anthony, fucking ordered this sort of regional manager, Lucas. Man, he was to be one to kind of pick up all the shit, all the pieces left behind, all the crack, all the crack pipes. You get the gist. Lucas is probably hiding in a northern uh, petrol station. So need fucking petrol. Which, obviously, none of us have. Ok, czyli skracając, e, Koreańczycy musieli być za tym i żeby tam się dostać teraz do tego magazynu, co tam powiedział nam gościu, musimy zdobyć klucz, a na pewno klucz będzie w kafé e, i oby to było już końcówka, bo naprawdę powoli to jest długie się staje Okej. Okay. Okej. Okay. Ale klucz. <ścoughs> Przydałoby się amunicję. Okej, okay, myślałem, że tutaj coś porobimy, ale oni od razu byli agresywni. Y Nie wiem, dlaczego teraz jesteśmy poszukiwani. Czekaj, czy za to, że mamy SMG wyciągnięty, jesteśmy poszukiwani? Aha, dobra. <ścoughs> Jestem już poszukiwany. Dobra, mamy klucz, ale ja dosłownie... Nie mam pistolet. E, może musimy wrócić do Brigaja teraz, jak już mamy klucz. Okay, no, <laughs> <Okay>. <laughs> o, czy nic tu tobie nie dolega? E tam nic sobie nigdy nie dolega. <laughs> Czy możemy to wziąć już? Nie. Spróbujmy amunicję dokupić do naszego karabinu. Ja chyba nie mamy nie mam już pieniędzy. Ja nie chcę wyciągać na razie karabinu, więc... Gdzieś tutaj podobno mają wejście. Gdzie oni mieli tu wejście, bo coś tam właśnie gość mówił, że mają wejście tam i są nadal tam koreańczycy, więc trzeba uważać. Tutaj. Witam w XCCR Game. To jest game of chance and your bet is your life. You will win a lucrative 100 dollars upon winning. Cheating reward heavy punishment. Okay. Eee, yy, więc przejmy, przyjmiemy to. Tylko że. Okej. Okay. O nie. ktoś nas porwał. Niech ktoś nas pobił i zostawił na śmietniku. Okej. Okay. Dobra, strzelają do nas. Teraz trochę taktycznie trzeba rozwiązać. Mam granat, bo znalazłem. Dobra, nie mam już. Okej okay. eee, Czy tutaj gdzieś nie było apteczki? Raz by się przydała Okej okay. Dobra, <tryk> teraz nie wiem co się stało Dla. Miałem okropnego cera Ej, dropić broń, Dropię broń. Eee. Yy, kto do mnie strzela, a kto nie? Ty yy, do mnie nie strzelasz? Okej. Okay. Więc pogadajmy z nim. Greg, Okej. Okay. Nie wiem, co się stało, ale... teraz zmienia się mapa. <laughs> right, so, it. really so Okej, okay, a mamy broń? No właśnie, broni nie mamy. Żadnej A nie możemy wyjść poza miasto Okej okay. Coś tutaj up uh, here uh, you <laughs> <laughs> <laughs> Czekaj, czy oni postrzeli... ...Big Gaja? W ogóle mam broń? Ok, ci zaraz sobie broń przynajmniej. <gry> Bo broń jest nieba. Fuck yeah, <laughs> Yeah, fuck. Yeah, nie mogę I'm off crack. I'm out. Zostawił mnie... Ja myślałem, że tak, o, będzie pizka walka i w ogóle, a tutaj takie... Nie. Więc tak. To co było, to było całe Hobo Life wersja świąteczna. Powiem szczerze, no oczywiście to jest krótkie, że to, to tam to, że tak długo mi zajęło, to dlatego, że zrobić coś głupiego i za chwilę cię całe miasto goni. Jak sami widzieliście, nawet mogłem zrobić speedrun'a tego i kurde... Grudę... <grywdy> kurde, powiem szczerze, to by na tym, że nie muszę wszystkiego robić, wszystkich tych misji pobocznych. i naprawdę pocał się tam e, zrobić tą misję, tam... E, wziąć potajemnie ten... E, tam właśnie wejść o czym y, trzeba było na pewno zdobyć broń, bo tam bez broni by się nie dostał tego klucza. Ale to tylko takie wiecie, no mówią co tam zrobiłbym. A tak to powiem szczerze, no zarobiste, to polecam wszystkim, którzy mają Gelsmola. Ogólnie jeszcze jest oryginalny Hobo Life, ale ja nie chciałem w niego zagrać, dlatego że w sumie tak... nie. ale jaka, że to jest świąteczna wersja, no to na święta sobie zagram. Dobra, więc to już wszystko. Moi drodzy, jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie kciukę w górę, komentarz, subskrypcję. To jest z wami trochę w Hobo Life. No to. Cześć!